Radio Orzysz. Dzień dobry państwu w Radiu Orzysz. Spotykamy się dzisiaj w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W związku z tym Tydzień Bibliotek promuje czytelnictwo. Chciałbym zaproponować państwu następną z publikacji naszego orzyskiego muzeum w ramach serii Krajobraz Kulturowy Ziemi Orzyskiej a książka jest wspomnieniowa. Czyli pamiętam takie miasto, Arys. I zaprosiłem w związku z tym autorów tej publikacji. Pani Katarzyna Galczak oraz pan Jacek Foszczyński. Książka jest zbiorem wspomnień z naszego miasta. Oczywiście zaopatrzona we wprowadzenia autorów. Ale podstawowe pytanie. Orzysz, małe miasteczko, skąd ten pomysł? Dlaczego pani Katarzynie Galczak przyszło do głowy, żeby grzebać w jakichś starych annałach, wygrzebywać jakieś wspomnienia, jeszcze do tego sprzed wojna, z, niesłuszne, z niesłusznego okresu naszej historii orzyskiej. To chyba wynika z takiej prostej cechy ludzkiej, ciekawości yy, i niedosytu, bo przez cały czas te wszystkie pocztówki, które przewijają się, czy w internecie, czy gdzieś tam są przedrukowywane yy, w różnego rodzaju publikacjach, nam już się w większości opatrzyły i ten niedosyt i chęć zobaczenia prywatnych zdjęć e, życia ludzi, którzy tutaj przed nami byli spowodowała, że e, spróbowałam e, wystosować odezwę do tych <grych> byłych mieszkańców i tak też się stało. Wysłałam list do Dietricha Pejlo. E, jest chyba znany w większości nam, ludzi, którzy interesują się historią Orzysza. Jest autorem e, bardzo ciekawego albumu, również z pocztówkami. I on tenże list do byłych mieszkańców przetłumaczył na język niemiecki i umieścił w roczniku, który jest wydawany przez tę społeczność już coraz mniejszą byłych mieszkańców Orzysza. No i w ten sposób kilka osób postanowiło się ze mną skontaktować i podzielić historią związaną z Orzyszem. I to zainteresowanie tak z domu czy z pracy? Bo przecież pani pracuje w Muzeum Wojska, Wojskowości Ziemiorzyskiej. Tak jest. Yy, materiał yy, powstał tuż przed tym, zanim zaczęłam pracować w muzeum, bo to się tak trochę zbiegło ze sobą, yy, a zainteresowania... Yy, tak jakby autor albo ten impuls, jeżeli tak mogę powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało brzydko, yy, siedzi obok mnie, <śmiech> Jest to mój były nauczyciel yy, historii, ja zresztą to zawsze powtarzam, że miałam tę przyjemność trafić na, na nauczyciela historii, który po prostu mnie tym przedmiotem yy, zainteresował. I to nie w taki sposób, żeby uczyć się dat, tylko żeby poszukiwać nawet yy, w kwestii tworzenia wstępu czy opracowywania materiału, Zastosował dokładnie tę samą metodę, którą stosował w, w momencie, kiedy byłam uczennicą liceum, czyli na zadawane przeze mnie pytanie nigdy nie było odpowiedzi wprost, tylko była odpowiedź poszukaj. Czy to dobrze? No tak, bardzo dobrze, bo, bo ta dedukcja jednak droga do w zasadzie prostej odpowiedzi no, powoduje, że trzeba sięgnąć troszeczkę głębiej, trzeba trochę pomyśleć i pobawić się w takiego no mini-detektywa, tak? A, a jednak, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, przechodzimy przez kolejne etapy i zahaczamy o kolejne wątki, które też trzeba rozwiązywać. Czyli tym młodzieńczym, historycznym zapłonnikiem była nasza perełka w rodzaju męskim, pan historyk, nauczyciel Jacek Foszczyński. Tak jest. Dokładnie. Jacku, ty też maczałeś w tym palce. Redaktor tomu Jacek Foszczyński. No tak, tak, nie da się ukryć, natomiast muszę się odnieść jeszcze choć przez chwilkę do tego, co Kasia powiedziała, bo spytałem się, czy to dobrze, gdy nauczyciel nie daje oczywiście takich prostych odpowiedzi, bo dzisiaj raczej młodzi ludzie oczekują prostych odpowiedzi, prawda? Natomiast, natomiast no już tych nieprostych odpowiedzi to się tak, tak rzadko rzadko one się trafiają, aczkolwiek są, ponieważ jest to cecha też trochę takiego badacza, prawda? który gdzieś tam potem, potem, potem szuka. No i Jest mi tym bardziej niezmiernie, niezmiernie miło, że mogłem tutaj wespół ze swoją uczennicą i czego Kasia nie dodała ze swoją wychowanką, tak? Tak Bo była w mojej pierwszej, pierwszej klasie licealnej, że, że, że, że, że mogłem wspólnie tutaj taką właśnie publikację dla państwa, dla państwa przygotować. Ja może powiem, troszeczkę tam we wstępie, we wstępie zaznaczyłem tej, tej publikacji, generalnie te, te, te badania na temat tej, tej codzienności orzyskiej, z kolei mnie zainspiro, zainspirowały z powodu tego, że po prostu jestem stąd, jestem tutaj tak naprawdę całe swoje, swoje to młodzieńcze i dorosłe życie z jakąś tam przerwą na okres, na okres studiów, wróciłem tutaj, tutaj po studiach. Udało mi się szczęśliwie znaleźć pracę, którą z, z jakąś tam fajną radością wykonuję do dzisiaj. No i ta ciekawość, jak tutaj żyli ludzie, gdzieś tam, gdzieś tam jest ciągle obecna. Ciągle jest, jest tak naprawdę obecna, ale pamiętam lat temu już ładnych kilkanaście, gdy, gdy jakby dopadła mi fascynacja tą, tą morzycką co, codziennością i, i raptem się okazało, że gdzieś tam w Muzeum Ziemi Piskiej znajdują się Przecudowne no, źródła, tak, z których można czerpać, czyli, czyli Johannesburger Heimatbriefy, gdzie byli mieszkańcy no, powiatu piskiego. Tak? Opowiadają też między innymi o Orzyszu, to nie wiem, no dzisiaj, dzisiaj czy ktoś może się tak zafascynować opowie opowieściami. No Pewnie Kasia się może zafascynować, <grym> prawda? No myślę, że jeszcze Sławek, osób. jeszcze parę osób tutaj, które to z, z fajną uwagą śledzą, co się tutaj wokół tych spraw orzyskich dzieje. Natomiast ja pamiętam tą własną fascynację, y gdzie, gdzie niemalże nie, nie z jakąś tam nabożną czcią przeglądają dałem strony, strony tych heimat briefów, szukając no, zdjęć czy, czy, czy, czy wspomnień, wspomnień tych, tych mieszkańców, a że w języku niemieckim no, no, no, nie byłem jeszcze wtedy za mocny, to poprosiłem kolegę, zresztą Mazura, który mi pomógł, pomógł w tłumaczeniu i tak naprawdę, tak jak napisałem we wstępie do tej publikacji, być może był to taki, taki niezamierzony początek tego, co, co z, też z taką, widzę, wielką badawczą radością zrobiła Kasia. Zanim dojdziemy do treści książki, mam do was jedno pytanie. No, przede wszystkim chyba do Jacka, bo on dłużej w tym siedzi troszeczkę, jak was dopadła pasja badania orzyskiej historii, tego co było przed nami. Czy wasi znajomi, środowisko no, nie była zadziwiona tym? Nie, nie, nie krytykowała tego typu zainteresowania. No bo, no bo po co cofać się w tą przeszłość, a tym bardziej w tą taką bardzo trudną przeszłość przed wojna i, i, i, i końca wojny, kiedy, kiedy weszli tutaj Sowieci, dokonali strasznych rzeczy. No a my Polacy powiedzmy troszeczkę niezamierzenie, zmuszeni do tego, dokończyliśmy to dzieło. Więc... Kasia może pierwsza. No tak jak już wspominałam, oglądanie starych pocztówek czy zdjęć, y, które w pewnym momencie zaczęły się ukazywać, zdaje się w, biulety, w Biuletynie Orzyskim w pewnym momencie taki cykl zaczął się też ukazywać. I y, Ja pamiętam, miałam takie przemyślenia, w, y, że chciałabym się chociaż na jeden dzień cofnąć w czasie i przejść y, uliczkami miasta. I później z kimkolwiek rozmawiałam, to i, i padał temat y, na przykład kamienic, jak wyglądało centrum y, Orzysza to każdy mówił, wiesz, chciałbym albo chciałabym cofnąć się chociaż tak na jeden dzień i przejść uliczkami tego miasta. I okazało się, że to wcale tak nie jest, że to jest jakieś niszowe marzenie albo rzecz, o której myślą tylko wybrani. Bo Orzesz, tak jak widać na tych starych fotografiach, to malownicze miasteczko kiedyś było. Uległo przemianom, nie mieliśmy na to wpływu, a po co cofać się do przeszłości? No Wydaje mi się, że... Bez przeszłości nie ma przyszłości. To jest tak, że my się uczymy na własnych błędach i też na własnych sukcesach, żeby nie było tak, że tylko błędy w życiu popełniamy. Ale czasem dobrze się uczyć na błędach kogoś innego i popatrzeć w przeszłość, czego na przykład nie robić, czego uniknąć. Jacku, a ty jak zacząłeś? No ja powiem szczerze, że zostałem nawet lekko zainspirowany, żeby nie powiedzieć, nawet wywołany do tablicy, gdy chyba po raz pierwszy w historii naszego miasta obchodziliśmy, tylko teraz, żebym nie pomylił, zdaje się, że 280. rocznicę nadania praw miejskich i, i, i wówczas. 289. 80. Pierwszy raz, tak, obchodziliśmy. No nie będę się spierał, ale, ale no okej. Okay. W każdym razie było to dawno, dawni prawda? I tam powstała taka myśl, że może by trochę tej historii pozbierać. I ja pamiętam, że wtedy zostałem poproszony, żeby, żeby spróbować coś znaleźć. A że wtedy no, jakby byłem na takim dużym locie, prawda? historyczno, lokalno, nie wiem, jakimś tam jeszcze, więc z ogromnym, pamiętam wtedy zapałem, zabrałem się do poszukiwań i wbrew pozorom udało się parę rzeczy znaleźć. No efektem tych moich ówczesnych poszukiwań jest, jest taka historia, historia tak, naszego, naszego miasta, która w różnych miejscach się się tutaj w naszej przestrzeni, przestrzeni pojawia nawet udaje mi się ją jakoś tam upowszechniać gdzieś tam również wśród młodszych dzieci, wśród młodzieży. No, no powiem powiem, powiem tylko, tylko tyle, że um, uczniowie, którzy w mojej szkole realizują taką regionalną ścieżkę y, y, muszą ten mój, mój, artykuł, mój artykuł po prostu zaliczyć i, i, i tyle. Może to brzmi trochę tak jak megalomania, prawda ale uwierzcie ale państwo w dobrym tego słowa Wierzcie, w dobrym tego słowa, tego słowa znaczeniu. No, czyli gdzieś tam, prawda, yy, tak jakoś tam taka inspiracja, inspiracja poszła, no i tak naprawdę się zaczęło, tak? Pojawiło się poszukiwanie dalej tych właśnie Heimat Briefów, różnych innych kolejnych rzeczy. No właśnie. O czym jest książka? Bo dla mnie... Dla mnie książka jest subiektywną historią o ludziach i posłużę się takim przykładem, że gdzieś w mojej przeszłości zdarzył się pewien, pewna niedziela, 13 grudnia, kiedy zabrakło toleranka. W historii Polski jest to dramat, a ja to wspominam bardzo miło i sympatycznie. Ja myślę, że podobnie jest z tekstem tej książki. Trudna historia we wspomnieniach bardzo młodych ludzi, dzieci, ich świat który został zburzony. Jest to subiektywna historia, bo wszyscy pamiętamy historię swojego życia na swój własny sposób. Bardzo często jest tak, że pamiętamy wydarzenia chociażby rodzinne w inny sposób niż na przykład nasi rodzice. To, co dla nich było metodą wychowawczą, mhm. dla nas było karą. I to też jest chyba subiektywne odebranie rzeczywistości. Albo zapamiętujemy niektóre miejsca, w których przyszło nam być, jako ciasne, małe, albo odwrotnie, ogromne, przestronne, a później znajdujemy się w tym samym miejscu jako osoby dorosłe i one nam się wydają malutkie. I wydaje mi się, że sama prośba o to, żeby opisać wspomnienia związane z miejscem, w którym tym że współautorom przyszło spędzić dzieciństwo, no, wiążą się bardziej z beztroską, tak? No jak jesteśmy dziećmi, to wiele rzeczy nas omija, wiele rzeczy nie jest nam przekazywanych, wiele rzeczy inaczej odczytujemy, więc czasy dziecięce, tak jak chociażby pan Jurgen Pejlotam wspomina historie związane z, ze swoimi braćmi i ich przygodami, bardziej nam się z dzieciństwem kojarzą niż jakieś tam przykre rzeczy. Przykre rzeczy raczej staramy się odpychać od siebie i wyrzucać z pamięci. Tym bardziej dzieląc się z obcymi osobami. Po raz drugi pojawia się nazwisko Pelion, Dietrich Pelliot. Któż to jest? Dietrich Pelliot jest byłym mieszkańcem Orzysza. Mieszkał na ulicy obecnej Wojska Polskiego i no, w 45 roku był zmuszony opuścić y, to miejsce, swój dom y, urodzenia. I nie pamiętam już dokładnie ile lat temu, ale to był, to był chyba taki, taka pierwsza publikacja y, na temat y, Orzysza, którą chcieli mieć wszyscy. Ona mhm. była napisana, jest napisana po niemiecku, y, stowarzyszenia chyba pana y, Krzysztofa Marusińskiego, tak. MSAL dokonało takiego tłumaczenia i to było wydane w, takim, w formie takiego małego zeszyciku. I wejdę ci słowo, Kasia, mhm. dalej chcą mieć tą pozycję, a jak się zdążyłem zorientować, już po prostu jej nie ma. To nie jest ma, tak, biały kruk. Dokładnie, bo, bo książka ta została wydana z takiej jakby zbiórki. Stowarzyszenie to byłych mieszkańców Orzysza po prostu dokonało zbiórki, żeby wydać materiał, który został zgromadzony i no, nakład był limitowany muzeum, które wydaje całą tę serię, jeżeli jest taka potrzeba, to dokonuje do druku. Natomiast ta książka nie będzie już dodrukowywana. Z tego, co mi wiadomo, ponieważ rozmawiałam z Dietrichem, to mówił, że starał się o pozyskanie dofinansowania dodatkowego. No niestety nie udało się, zbiegło się to też z pandemią, która teraz nadal trwa ale z drugiej strony to też y, przyjemnie mieć y, takiego białego kruka w domu. Bez wątpienia, to Biały Kruk. Y, rzeczywiście y, bardzo książka y, atrakcyjna i zrobiła na Orzeszanach wrażenie, ale na pewno nie była pierwsza. No, niestety Miasto Orzysz y, nie ma swojej mono, monografii, ale pierwszych y, publikacji Pira ze około 10 lat przed paniem, panem Dietrichem Pelio. Właśnie dokonał Jacek Woszczyński w czasopiśmie z nadpisy, właśnie o o, o, Rzyszu, o przedwojennym Orzyszu, o, o sytuacji powojennej. To było chyba kilka artykułów, coś nam przybliży, Jacku. No, znaczy... oczywi oczywiście z nadpisy jest, jest dostępne, można jeszcze gdzieś to dostać, na pewno w Piskim Muzeum. No tak. To znaczy może jakby materiał, ten, ten wyjściowy, on się tam za bardzo, za bardzo nie, nie zmienia. Natomiast w różnych miejscach, powtórnie publikując tę te, te swoje, te swoje, swoją pracę, pokazuje pewne jej fragmenty nieco, nieco szerzej. No, no, i, no i na przykład takim elementem był... Temat związany z internowaniem tutaj tych, tych żołnierzy, tak? dzięki, którym, czy, czy dzięki którym, czy z powodu których mamy, mamy nasz pomnik tutaj, tutaj w mieście, czy jakby, jakby rozwinięciem tam tych, tych delikatnie cytowanych wspomnień, właśnie w tym, w tej taki, w tym takim zwartym materiale no, są chociażby te, te, te wspomnienia mieszkańców z tych heimat, heimat briefów, prawda? Więc, więc w tym kontekście można, można tak, tak o tym, o tym mówić no i, no i generalnie bardzo się cieszę, że, że te wspomnienia zainspirowały no, wielu ludzi do poszukiwań, a szczególnie naszą Katarzynę, tak, która troszkę poszła... Poszła tym, tym, tym, tym tropem i, i powstało bardzo, bardzo, powstała bardzo fajna praca. Cudownie rozwijająca jakby ten. ten no skromny jednak ten, ten, ten artykuł, prawda? No bo tam, tam, jeśli dobrze pamiętam, to chyba z sześć czy siedem tam fragmentów wspomnień dało nam się z tych Heimatbriefów Briefów przytoczyć. No a tutaj w książce. Już te wspomnienia wyglądają bardzo, bardzo poważnie i, no i można już tak się zorientować troszkę, jak ten Orzysz tak, wyglądał, jak po nim chodzimy. I jak wyglądało w nim życie. Książkę bez wątpienia czyta się wspaniale, lekko, są to wspomnienia. Jest to już trzecia publikacja dotycząca krajobrazu kulturowego ziemi orzyskiej. Tak jest. No tak, ale te książki. Cztery. Są cztery. O czwartej powiemy w przyszłości jeszcze. Mamy przed sobą trzeci tom. No właśnie, to jest niepowtarzalne chyba na tle całego kraju, że taka mała gmina wydaje publikacje, no niemalże naukowe, dotyczące właśnie dokładnie tego mikroregionu. A to jest zasługa czyja, naszego muzeum? Pani tam pracuje. Myślę, że na pewno gdyby muzeum nie powstało, nie byłoby takiej inicjatywy, ale to jest też kwestia tego, że e, tak jak w przypadku tej książki to e, ukazała się pierwsza, e, gdzie autorami byli doktor Łapo i Adam Rejkiewicz, dotyczyła cmentarzy i pomników pierwszowojennych, druga dotycząca archeologii autorstwa doktora e, Łapo. No i y, wiedząc, że jest ten materiał, bo pani dyrektor wiedziała, że jestem y, stypendystką marszałka w związku z tym materiałem, y, spytała, czy może nie chciałabym tego przelać na papier. Jest obawa, prawda, że, że to będzie oceniane. Y, I powiem szczerze, na początku y, bałam się podzielić z tymi, y, z, z czytelnikami, zapiskami, które przysyłali do mnie y, ludzie, którzy pisali no, listy, bo oprócz tego, że dzielili się wspomnieniami, to zawiązała się taka nic sympatii. My sobie wysyłamy kartki świąteczne, y, bardzo często kontaktujemy się poprzez maile ze sobą y, i to... No, y, Kwestia podzielenia się y, y, z rozmowami tak naprawdę z, ze znajomymi, z innymi ludźmi, na początku budziła lęk, <grym> <grym> ale, ale, ale no, y, chociażby to, że opiekę nad tym sprawował człowiek, któremu byłam w stanie zaufać, że, że wyjdzie z tego coś y, ciekawego i, i wartego przeczytania, I jakoś zwyciężyło. Czyli te ca ten cały cykl właściwie zawdzięczamy muzeum, Muzeum Wojska, Wojskowości Ziemi Orzyskiej i redaktorowi wydawnictw muzealnych, bo tak jest napisane tutaj w stopce książki, pani dyrektor Beatrice Mankiewicz. No, niewątpliwie tak. Gorąco zapraszamy do czytania publikacji jest do wypożyczenia w naszej Bibliotece Polany Kultury oraz można tak, ją jest. jeszcze kupić Oczywiście. w muzeum. Tak. Także zapraszamy do tych dwóch miejsc, aby zapoznać się z taką subiektywną, można powiedzieć krwistą, mięsistą, indywidualną historią naszego miasta. Dziękuję Państwu. Póczekaj Sławek, jeszcze ja tu mam pewną rzecz do zacytowania. A przepraszam. Jeszcze proszę nie dziękować, jeszcze mamy pewnie chwilkę. O, jedno z moich ulubionych zdjęć z tym tak, fryzjerem. dokładnie, z tym fryzjerem z ulicy Wojska Polskiego. Tak jest. Natomiast, żeby jeszcze bardziej zachęcić Państwa do, do sięgnięcia po tą po, po publikację muzealną, m, chciałbym zacytować bardzo króciutki fragment m, wspomnień jednej z mieszkanek korzysza, a jest okres międzywojenny, gdzieś tam początek XX, XX wieku, ona charakteryzuje Orzysz takimi oto słowami. Tak, Orzysz to było coś zobowiązującego. Na wiele mil pachniało z garnków sąsiadów. Nigdy nie śmiało się samotnie, ale też i nie płakało samotnie. Prawda? Niczego nie dało się ukryć i zakamuflować. I choć... Współuczestnictwo może nie zawsze było szczere i prawdziwe, ale zawsze było. To dawało poczucie bezpieczeństwa. Pośpiech. Cóż mogło być śpiesznego na Mazurach? Proszę państwa, to jest nasze miasto. Yy, my tak sobie tutaj myślimy, że, że to też może takie życzenie, żebyśmy się nie dali temu wlewającemu się tutaj do nas właśnie temu pośpiechowi, temu, no, temu, temu takiemu współczesnemu, współczesnemu życiu. Jakżeż, jakżeż dzisiaj denerwują się przyjezdni stojący w kolejce, gdy my mieszkańcy zagadujemy sprzedawczynie. Prawda? Chcemy wymienić dwa słowa. Kiedyś wyjście do sklepu to nie było tylko wyjście po produkty. To było też kwestia spotkania towarzyskiego, wymiany informacji, na ile to jeszcze u nas, w nas tutaj mieszkańcach zostało? Myślę, że, że na wiele jeszcze tutaj wiele jeszcze tutaj, tutaj widać. I takie smaczki między innymi, tak jeszcze fajniejsze mamy właśnie w tej, w tej publikacji. Przepraszam, za ten, za ten nie, wtred, nie, nie Ale nic... specjalnie sobie dzisiaj przygotowałem, żeby, żeby właśnie jakby tutaj tym fragmentem, ten fragment, ten fragment też tutaj Państwo przywołać. Ale to wspaniały, wspaniały epilog do tej naszej rozmowy, ponieważ przychodzi mi na myśl, że jeszcze w dobie pandemii ludzie niestety przeżywali ogromny stres, stres po dużych miastach, a my mimo wszystko żyjemy tutaj komfortowo, w tej przyjaźni ze sobą, z ludźmi i z naturą, z tą przestrzenią, która nas otacza. No pewnie coś w tym jest. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. Polskie radio Radio Orzesz. Polskie Radio Orzesz.